I co? Nikt nie zwrócił mi uwagi na to, że płytki sterujące przykręciłem do gry nogami Więc nic dziwnego, że dżoje nam nie działały Musimy to szybko odkręcić i zamienić miejscami ma. Dobno się nie widzieliśmy, prawda? Praca pochłonęła nas na tyle, że gdy już przerwaliśmy nagrywanie, ciężko było wskoczyć z powrotem w rytm i temat kolejnych filmów no, jakoś się rozmiął. Mamy nauczkę, by nie obiecywać zbyt wiele, bo życie potrafi niestety wszystko zweryfikować. Tymczasem, pamiętacie naszego pierwszego drona? Ten mały latający czołg DJI Spark wciąż jest w użyciu. Póki co na nasze potrzeby wystarcza, ale brakowało mu jednego bajeru, spotykanego już teraz w nowych dronach DJI i odkręcanych drążków. Przygotowując się do modyfikacji zamówiliśmy dwa rodzaje drążków na AliExpress, nakręcane i wkręcane. Po dłuższych poszukiwaniach udało się także upolować uszkodzoną aparaturę, tak na wszelki wypadek, by nie uszkodzić naszej w razie gdyby mod się nie udał. Uszkodzenie polegało na wyłamanych pinach portu micro USB, w wyniku czego kontroler normalnie mógł się ładować, ale niestety nie działało połączenie OTG. Aparatura kosztowała mniej niż nowy, oryginalny joystick, a nowy port to przysławało śrubki, więc wybór był prosty. Ważne! Nie namawiamy do tej modyfikacji. Nie ma pewności, że zadziała, jest wysoce prawdopodobne, że aparatura może się uszkodzić, a kupno nowej to kilka kolejnych stówek. Zatem zastanówcie się przed rozbrajaniem swojego sprzętu, bo robicie to na własną odpowiedzialność. Ok, Nie będziemy zanudzać przy wideo z rozbierania aparatury, bo kilka podobnych filmów jest już na YouTube. W skrócie mówiąc, odkręcamy dwie śrubki trzymające osłony zawiasów do uchwytu trzymającego telefon, zdejmujemy osłonki i z wyczuciem podważamy i wypinamy zatrzaski trzymające maskownicę. To jest najbardziej frustrująca część operacji. Zajęło mi to dobre kilkanaście minut, bo zatrzaski trzymały naprawdę mocno. Dalej mamy dwie kolejne śruby i dwie mini taśmy do wypięcia. Złącza na płytce, do której podpięte są gałki, mają blokadkę, którą należy unieść i daje się wtedy delikatnie wysunąć taśmę. Górna, interesująca nas część, schodzi z lekkim oporem. Uwaga na przyciski. Mogą wypaść. Później będzie trzeba je umieścić na swoich miejscach. Podkręcamy Joya, rozbieramy mechanizm i tu ciekawostka. Choć gałki są mechaniczne, odczyt położenia i wychylenia realizowany jest przez odczyt zmian pola magnetycznego. W podstawie gałki jest mały magnesik, a nad wszystkim czuwa układ na płytce drukowanej i metalowa ramka, prawdopodobnie izolująca wpływ zewnętrznego pola. Po oględzinach samych joysticków okazało się, że w uszkodzonej aparaturze gałki prawdopodobnie da się wyciągnąć. W naszej starej aparaturze gałki oglądane pod mikroskopem wyglądały jakby stanowiły cały z mechanizmem, myśleliśmy więc o użyciu dremela i cięciu, a tu taka miła niespodzianka. Zdejmujemy więc gumki z drążków, szczypcami trzymamy za metalową ramkę tak, by nie uszkodzić całej reszty i używając trochę siły wyciągamy oryginalne gałki. Teraz mamy dwie opcje. Możemy wkleić w ich miejsce specjalnie przycięte i oszlifowane śruby tak by na wystający gwint móc nakręcić gałki w wersji nakręcanej. Możemy też zakleić dziury po gałkach klejem epoksydowym służącym do spawania na zimno, odczekać 24 godziny, nawiercić lekko zaklejone na dziury i wkręcić drugi rodzaj gałek, które powinny zagwintować nam powstałe otwory i pozwolić na ich dalszą eksploatację. Jeśli opcja z gwintowaniem się nie uda, zawsze pozostaje wklejenie wspomnianych śrubek. Oczywiście wybraliśmy wersję z drugim rodzajem gałek, bo wklejone śrubki wystawałyby nieco ponad mechanizm i mogłyby haczyć się w transporcie. Zostawiliśmy więcej jako ostateczność. Na szczęście wersja z gwintowaniem zaklejonych otworów zadziałała i tym samym stworzyliśmy prawdopodobnie pierwszą na świecie i chwilowo chyba jedyną aparaturę do DJI Sparka wyposażoną w odkręcone drążki. W tak zwanym międzyczasie dobraliśmy się też do portu i dzięki pomocy znajomego, dzięki RechSzas, wymieniliśmy prostokątny port mikrotypu A, który strasznie ułatwia uszkodzenie i wyłamywanie pinów, bo łatwo omyłkowo wpychać kabel do gry nogami, na klasyczny trapezoidalny port mikrotypu B. Dzięki temu nie tylko kabel da się włożyć tylko w jeden sposób, jest bezpieczniej, ale również przywróciliśmy możliwość korzystania z OTG. Przed ostatecznym skręceniem aparatury warto pamiętać o szybkiej kontroli, można użyć do tego opcji kalibracji w aplikacji DJI GO 4, podłączenie drona nie jest wymagane. Ja niestety zapomniałem o sprawdzeniu przed złożeniem wszystkiego i zmuszony byłem rozebrać całość raz jeszcze tylko po to by okazało się, że płytki z układami odczytującymi wychył joysticków przykręciłem do góry nogami. No cóż, zdarza się najlepszym. Na koniec jeszcze krótkie pozdrowienia i podziękowania dla ludzi z forum SparkPilots.com. Nasza mała burza mózgów pomogła w doprowadzeniu tego pomysłu do końca. To wszystko na dziś. Nauczony poprzednim doświadczeniem wolę nie obiecywać konkretów, ale jeśli nie chcecie przegapić ewentualnych kolejnych wrzutek, pamiętajcie by subskrybować nasz kanał i kliknąć dzwoneczek włączający powiadomienia. Do zobaczenia!